Miałam mówić. Dzisiaj ogólnie zobaczycie jak rysuje y, Elsę. z mnie Taki zimowy. zimowy. Wzięła mnie ostatnio na Frozen Nie wiem o co chodzi. Jakoś tak ta fajka. Nic ja nie przypada do gustu. Znaczy jest super, fajnie, ale jest dużo błędów, w których, w których autorzy w ogóle nie zauważyli albo nie chcieli zauważyć. Nie wiem, tego jakiegoś na pewnym momencie brakuje i nie potrafię tego określić. Lubię postacie z tej bajki, fakt są fajne jest fajnie to w ogóle pokazane na miłość książek, księżniczka i że ja tego i to! Jest, jest tam pokazane y, miłość pomiędzy siostrami. Nie że. O, jestem księciem! może się ze mną! Tak, zakorzeni się z tym Fakt, był tam jeden taki motyw. z Hansem. E, i Anką. Ale. nic poza tym. Kolej się zlotu to co? Z tym jedną Bambi! Przecież na nią leciał, no, na niego też! Wracając, co chciałam powiedzieć? Zazwyczaj! Grywam takich filmików, żeby pokazać co, jak rysuję, co, jezu, i gadam Przed tym jeszcze, ale stwierdziłam, że tym razem wam trochę pogadam. Ja nie No, nic więcej. Pokażę wam, jak rysuję SS Frozen moim stylem rysowniczym. Nie wiem, czy Wam się to spodoba? Się, się bo... ...ale ogólnie mniej więcej będzie tak zawsze mam. Ja zawsze nie wierzę w własne możliwości. Jest bardzo mało rysunków moich własnej pracy, moich własnych rąk, które by mi się strasznie, strasznie podobały. Że, o mój Boże, tak, taki jest cudowny. Nie, nie ma tak Ok. Co wykorzystałam tutaj do S? Wykorzystałam kilka moich ulubionych krederek i oczywiście jak zawsze cienkopisy. Tak! Oraz biały żelopis, trzy rodzaje cienkopisów. Oczywiście kilka kolorowych cienkopisów, które możecie zobaczyć na linku. To, to wszystko. z czym miałam najwięcej problemów w kolorowaniu elfy? Na pewno z tym, że nie mogłam narysować z swoim stylem, bo ja używam często pomarańczalnej i czarowanej pleci, żeby zbiotykować się. Ale o co chodzi? Miałam trochę problemów z narysowaniem jej, bo... Jest biała jak Christia. Jak ją mogę narysować? No i oczywiście te desmienioski wielkie oczy. Stare bajki z zauważyłam, że miały mojego dzieciństwa jeszcze. Jestem stara. Unie miały o wiele mniejsze, bardziej tworzące lekko pod Realizm. Były nadal pomiędzy tą bazą realizmu. Bajka. Na równi. Teraz ten realizm, trochę Zanim tak się Nie powiem, żeby mi się to jakoś podobało masak, raczej nie, nie... podoba mi się to z... W ogóle mi się nie podoba to, że coraz w momencie tych realistycznych ności w tych bajkach, a między tych nie wiem, japońskiego stylu na wielkie oczy. Niestety, ktoś mnie próbuje coraz bardziej jeśli na moty duże oczy jak japońskie kawaii w ogóle, co tak mi na tym nie o to chodzi właśnie Ale nie mówcie. Co mi się w tym rysunku najbardziej podoba? Co najbardziej mi się podobają oczy Oczy mi się najbardziej spodobały Najchętniej mi się je wysokało, ale też powiem, że, że sukienka też mi się bardzo miło rysowało. Jest taka lekka z jednej, taka... <śmiech> mnie. Mimo, że nie chodzę w sukienkę. Tym razem znowu, niestety, rysunek, jak widzicie, jest trochę z boku malowany. Głównie dlatego, że... Jak mówiłam wcześniej, statyw mi się zepsuł. Połamał się cały. Nie to, żeby nie był pod... wcześniej węzgryziony przez pieseła mojego. Podobnie podałam sobie fryzury do arielki. Tak, tak, tak. No. W najbliższym czasie możecie spodziewać się, że zrobię w końcu e tutorial na temat Chodzi w ogóle, żebyście byli wniosek dla mnie były mega toporne. Nie umiem rysować warkoczy. Warkocz, który ma Elsa był strasznie... to zmieni fryzurę! Dałam ja radę. Dałam ja radę, udało się jest jakoś mega realistycznie, bo niestety nie umiem realistycznie rysować znaczy staram się i ćwiczę teraz ale całe życie rysowałam głównie bardziej w takim kreskówkowym mało realistycznym stylu i jakoś tak samo wyszło nigdy mnie jakoś nie interesował bardziej realistyczny styl bo nie potrafię no niestety trzeba się przyznać, mm, czy idealnie rysować. Ale powiem tam, że ten rysunek akurat mi się bardzo podobał. Najgorzej rysowało mi się.. Rzęsy! Dlaczego te postacie mają teraz takie, takie, takie krzaczory, a nie rzęsy? Przecież to jest takie nienaturalne! What the hell? Powiedziała ta, która nie umie rysować realistycznie. Ale no.. Jest tak trochę dziwne. To mi się z zmienia? Najgorsze właśnie, że mi się szęsy Elsy, bo są strasznie... krzaczaste jak brwi. Co się to w sumie jak Nie, nie są na pewno naturalne. Najgorzej mi się rysowało rzęsy, bo są krzaczaste i to masakrycznie nienaturalne. No i najlepiej mi się rysowała w sumie sukienkę i oczy. Ale oprócz rzęs! Um, najgorzej było rysować warko. Czy nie potrafię rysować warkoczy. oczy. mnie rysować. Mam też w planie e, pobawić się w pewien challenge. Rysowanie tani kredkami maskowymi! Ta to pudełeczko Kredek ma Sześć kolorów kosztowało 6 Złoty... Co? Złotówkę! Złotówkę mi kosztowało bez grosza. 99 groszy tylko w karturze! I mm, powiem wam szczerze, że... Próbowałam już je... Ja pamiętam kredki woskowe za mojego dzieciństwa, żeby takie strasznie tłuste. Kryliło się na tym rysunku, tak żeby nimi coś narysować. A one się rozbryzgiwały na całym powierzchni kartki, i wszystko było zamazane i brzydkie, i nie było kolorów. Aaaa. Nie przeczę, są fajne. Um. Dlaczego Elsa? Skoro nie lubię tak strasznych fraudulentów jest jej Elsa. No, ciężko się przyznać, ale. Um, no, tak, tak mi się skojarzyła z zimą i w ogóle. I nie przeczę, że planuję jeszcze narysować yy, czeka Frosta z Rise to the Guardians. W polskiej wersji to było. Nie pamiętam, Widziałam dużo paringowania ich Jack. Jack, i Elsa, a couple, o, ale moim zdaniem takie no serwy nie pasują. Znaczy, nie to, że w ogóle nie pasują, ale łączenie dwóch postaci z dwóch różnych jest takie... o, o. W najbliższym czasie pokażę wam jeszcze tutorial na temat. Jak zacząć rysować? Pierwsze podejście do rysowania, przybory jak jest przygotować sobie na pierwsze rysunki, tak na początek sami się z początek, a potem co dalej robić oraz jak konkretnie rysować w postaci. I skończyłam! Nie powiem, żeby ta Elsa mi się jakoś tak mega podobała, ale ogólnie 2 na 10! Nie, no serio, nie jestem jakaś mega zadowolona z tego rysunku, bo. Nie potrafię rysować stylem disneyowskim. Wydało się, próbowałam rysować stylem disneyowskim, ale kogoś się rysowałam tak chybredowo, Trochę dystujące swojego. Większość moich prac możecie znaleźć na DeviantArcie. Opisy, przedzielniki. Oraz ostatnio założyłam Instagrama, z czego mogliście się dowiedzieć z tego filmu. I czasami tam wrzucam moje rysunki, ale nie za dużo, bo nie mam to znaczy, tam rysunków, więc nie mam za dużo. Mam nadzieję, że panowa, yy, że ten rysunek Elsy Uuu, że niesie nam zimę, TAK! Taki śnieg, żeby było bruszyło, żeby było biało i w ogóle, bo w Krakowie tak nie ma śniegu, jest tak smutny. ja. A Else to mam również dlatego, że.. Jest Was już 260! Tak! Panicka z woda Tylko czego wy się spodziewacie w moich filmikach? Ja nic nie mam! A! Serio, ja nic nie mam w tych filmikach, żebyście się tym zachwycili! A to jest, moje, jak mówiłam, moje podziękowanie za to, że jest już Was 260. A tak serio, to naprawdę bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będzie Was więcej!